Oto kolejny odcinek o związku dochodu z elastycznością, bo chcę mieć pewność, że dobrze czujecie tę zależność. Narysujmy przykładową krzywą popytu. To jest oś ceny, a to jest oś wielkości popytu. Teraz narysujmy jakąś krzywą popytu. Niech będzie taka. Zaznaczmy teraz kilka punktów na tej krzywej. Tu niech będzie pierwsza cena, oznaczmy ją P1. A tu wielkość popytu, oznaczmy ją Q1. Wiemy już, że dochód całkowity to pole powierzchni tego prostokąta. To jest dochód całkowity. Cena razy ilość. Jeśli w godzinę sprzedaję dwa burgery po 9 dolarów za sztukę, to zarobię 18 dolarów. Tyle jest równe pole tego prostokąta. Załóżmy teraz, że w tej części krzywej elastyczność cenowa popytu jest większa niż 1. Większa niż 1. Więc popyt jest elastyczny. Napiszmy. Elastyczność popytu, a właściwie wartość bezwzględna elastyczności, bo to liczba ujemna, wartość bezwzględna elastyczności popytu jest większa niż 1, co znaczy, że jednoprocentowemu, jednoprocentowemu spadkowi ceny Spadkowi ceny towarzyszy większy, większy niż jednoprocentowy wzrost wielkości popytu. Wynika to wprost z definicji elastyczności popytu. Przypomnijmy, elastyczność to procentowa zmiana wielkości popytu dzielona przez procentową zmianę ceny. Oczywiście chodzi o wartość bezwzględną, bo cena i wielkość popytu zmieniają się w przeciwne strony. Jeśli wartość bezwzględna jest większa niż 1, to znaczy, że ta wartość jest większa niż ta wartość. Zatem jeśli cena zmieni się o 1%, to wielkość popytu zmieni się o więcej niż 1%. Jeśli będąc w tym punkcie, zmniejszymy ten wymiar o 1%, to zwiększymy ten wymiar o więcej, o więcej niż 1%. Jeśli każde zmniejszenie wysokości zostanie odrobione z nawiązką i tak zwykle jest, jeśli zostanie odrobione z nawiązką przez zwiększenie szerokości, to wzrośnie nasz dochód całkowity. Jeśli obniżka ceny o 1% powoduje większy niż 1% wzrost wielkości popytu, to oznacza to, że nasz dochód całkowity Dochód całkowity rośnie. A jak jest tutaj? Zejdźmy teraz na dolną część krzywej. Niech ten punkt oznaczmy tę cenę P2, a tę wielkość popytu oznaczmy Q2. Zatem to pole to nasz dochód całkowity 2. Skoro tu jest TR2, to niech tu będzie TR1. To cena razy wielkość popytu. Co się tu dzieje? Załóżmy, że elastyczność cenowa popytu, jej wartość bezwzględna jest tu mniejsza niż 1. Wartość bezwzględna elastyczności popytu jest mniejsza niż 1 w tym punkcie krzywej. Ten mądrze wyglądający zapis mówi po prostu, że jednoprocentowy spadek, 1% spadek ceny powoduje mniejszy niż 1% spadek, mniejszy niż 1% spadek Przepraszam, mniejszy niż jednoprocentowy wzrost. Jednoprocentowy wzrost wielkości popytu. Gdy obniżymy tę wysokość o 1%, powiedzmy, że to tyle, o 1%, to szerokość nie zwiększa się o 1%. Prostokąt nie poszerza się aż tyle. W rezultacie tych zmian pole prostokąta zmniejsza się. Zmniejsza się, bo wysokość maleje bardziej niż rośnie szerokość. Zatem w tej sytuacji dochód całkowity maleje. Tu popyt jest elastyczny, a gdy popyt jest elastyczny, dochód zwykle rośnie, zaś gdy jest nieelastyczny… Przepraszam, gdy popyt jest elastyczny, obniżka ceny zazwyczaj zwiększa dochód całkowity, a gdy jest nieelastyczny… nieelastyczny obniżka ceny zwykle powoduje spadek dochodu całkowitego. I oczywiście, gdy popyt jest proporcjonalny, czyli tutaj, obniżka ceny o 1% powoduje dokładnie taki sam 1% wzrost wielkości popytu. Wymiary skompensują się. Nie nastąpi... Nie nastąpi zauważalna zmiana... Zauważalna zmiana dochodu. Powiedziałem zauważalna bo wiele podręczników mówi, że nie ma żadnej zmiany dochodu. Tymczasem, gdy prześledzimy obliczenia, zróbmy to teraz. Jeśli wartość bezwzględna elastyczności popytu wynosi 1, to znaczy to, że obniżce ceny o 1% towarzyszy wzrost o 1% wielkości popytu. Przyjrzyjmy się obliczeniom. Jeśli całe to pole... Jeśli całe to pole... Oznaczmy tę cenę jako P3 a tę wielkość popytu jako Q3, tę wartość tutaj. Zatem nasz dochód całkowity 3, wezmę nowy kolor, czyli pole tego prostokąta będzie równy cena P3 razy wielkość popytu Q3. Jeśli zwiększymy… Przepraszam, jeśli zmniejszymy cenę o 1%, to nowa cena wyniesie 0,99 razy cena P3, zaś jeśli zwiększymy wielkość popytu, o 1% to otrzymamy 1,01 razy wielkość popytu Q3. Ile z tego wyjdzie? To dlatego powiedziałem, że nie nastąpi zauważalna zmiana dochodu. Jeśli pomnożymy 0,99 przez 1,01, nie wyjdzie nam dokładnie 1. Nie wyjdzie równo 1. Zauważcie, 0,99 razy 1,01 to 1,01 pomniejszone o 1% a 1% ze 101 to ciut więcej niż 1. Albo inaczej. To ma być 0,99 powiększone o 1%, a 1% z tego to ciut mniej niż 1. Dlatego nie wyjdzie 1. Przekonajmy się. 0,99 razy 1,01. Wychodzi prawie 1. To jest zatem równe 0,9999 razy P3Q3 a to się równa 0,9999 razy dochód całkowity 3. Miało być TR3. Zmiana jest więc praktycznie niezauważalna. Także można uznać, że zmiany nie ma. Zatem gdy dochód jest proporcjonalny, proporcjonalny, gdy dochód jest proporcjonalny, to obniżka ceny Praktycznie nie zmienia dochodu całkowitego. Mam nadzieję, że to jasne. Te prostokąty mówią wszystko. Jeśli zmniejszymy wysokość mniej niż zwiększamy szerokość, to oczywiście pole się zwiększa. Powinienem dodać w większości przypadków. Zależy, gdzie jesteśmy. Jeśli jesteśmy w strefie proporcjonalnej i każdą zmianę wysokości rekompensuje nam zmiana szerokości, to dochód nie rośnie. A jeśli zmniejszymy wysokość bardziej, jeśli ścinamy z góry więcej niż dokładamy z boku, to dochód całkowity spada.